Cześć ekipa. Yy, powiem parę zdań. Dlaczego świeżo upieczeni policjanci, czyli nie tacy już weterani, yy, ma 15 lat służby, prawa emerytalne i praca mu się znudziła, tylko dlaczego taki młody jak ty yy, może odejść z policji to zaledwie po paru dniach? Yy, dajcie znać, czy mnie słychać yy, tradycyjnie, ponieważ yy, trochę zmieniłem sprzęt i komputer, i eksperymentuję. Jeżeli mnie słychać, to no, po prostu, nie ktoś tam napisze na czacie, że jest ok, lecimy dalej. I dostałem parę dni temu SMS-a, w zasadzie na, na Messengera, od elitarnego, i który w zasadzie po paru dniach służby, w tej chwili nawet jeszcze nie nie doszedł do szkoły policyjnej, już zrezygnował. Przeczytam, przeczytam ci, żebyś zrozumiał jego background, prawda? Jestem w policji, w tym całym OPP. Tutaj wymienia województwo. Mówiąc krótko, nie daję rady psychicznie. Chciałem, aby pan doradził mi, jak najszybciej i najprościej się zwolnić. Moment, bo mi się wyłączyło. No, moja odpowiedź, piszesz raport i wypierdalasz do domu, prawda, ale zaciekawiło mnie, czemu gość, który zainwestował kilkaset złotych, no tak szybko yy, pisze ten raport yy, i. Yy. Co on tu wymienia? Rygor. Widocznie jestem za miękki, poza tym dojazdy mam 110 km, rozumiem, że 110 km w jedną stronę. Dopiero teraz zacząłem rozkaz 30 grudnia, a ma już dość, prawda? Napisał to 3 dni temu, czyli tydzień wytrzymał i no i, że tak powiem, po zawodniku. Co cię najbardziej boli? To moje pytanie. Stres, w ogóle widzę, że się przeliczyłem, poza tym wkurzyłem się, bo cały czas wpajali mi, że nie ma przyjęć do mojej miejscowej komenty. a potem, jak się okazało, że przyjęcia były. Czyli też tu musisz zrozumieć, że są równi i równiejsi. Wprawdzie uparcie twierdzę, że jeżeli chodzi o dostanie, to plecaków, to tam za bardzo... No nie, nie, plecak za bardzo tutaj nie pomoże, natomiast już potem na etapie, jak już jesteś w służbie, to mm, może być sytuacja, że ktoś tam jest czyimś szwagrem, bratem, y, siostrą cioteczną i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, aby mnie tak traktowali. Mało tego, przed podpisaniem rozkazu zachęcili mnie, że jeżeli pójdę do OPP, to nie pojadę na szkołę, tylko odbędę ją w godzinach pracy. Teraz okazuje się, że nic, nic nowego i po prostu będzie musiał wszystko odbyć normalnie, prawda? I on zadaje mi pytanie, kogo... Najlepiej zapytać na o zwolnienie. No, odpowiedź moja jest prosta, w tej chwili już nie ma zniewolnika, pracownika, nikt tam się nie będzie na siłę trzymał i, i nie oceniam tutaj czy robić dobrze czy źle, bo wydaje mi się, że lepiej zrezygnować szybciej, niż brnąć w gówno, prawda? Po co masz się tam szkolić, na tej policyjnej, prawda? Szkółce, to tak nazwijmy, po co masz tam, że tak powiem, dostarczać, doświadczać do więcej stresu, jak robisz krótkie, krótkie cięcie, przecinasz bolaka, przecinasz rzut, ropa wypływa i za parę dni wracasz do domu, prawda? I, I niestety muszę uczciwie powiedzieć, że dotyczy to, jeżeli dotyczy to około 10% moich elitarnych, którzy wylatują z różnych powodów ze szkółek, czy powiedzmy później z policji, no to tak samo to dotyczy jakiś tam innych ludzi i zbiegło to się z innym przypadkiem, kiedy przyszedł gościu, który u mnie się przeszkolił 10 lat temu, kiedy kursy były z epoki kamienia łupanego. Nie miałem takich pełnych relacji, ale on się dostał. No, no i co się okazuje, gdzieś jakieś 3 lata temu zaczął do mnie przychodzić. Stres, nadciśnienie, prawda, brało mnie zwolnienia. No wiadomo, że mogłem mu dać, mogłem nie dać, prawda, no, ale wystarczy, że powiesz lekarzowi, że jest, masz stres, nadciśnienie miał przy okazji, no to zwolnienie dostał i też ten gościu nagle trochę dostał sraki, bo Policja go się tam chce pozbyć z jakichś szczególnych względów. Komisja Lekarska nie chce mu dać jakiejś tam grupy. No i w zasadzie 10 lat, że tak powiem, poszło w plecy. I sprawa jest tak, no mówię, każdy z was na początku podchodzi zajebiście entuzjastycznie, prawda, wydaje mu się, że jest wszystko jak na filmach z Hollywoodu, prawda, czy na jakichś tam paradokumentach z tvn no ja sam powiem, że lubię pooglądać tam yy, Diego Marfiego, gliniarz z Beverly Hills, 1, 2, 3, czy tam ile on ich tam nie zrobił. Lubiałem Kodzaka, czy nawet lubię obejrzeć tego Borewicza, 07 z się. Natomiast ta rzeczywistość, która ci się wydaje, to jest trochę jak na Tinderze, prawda? Masz tutaj zdjęcie super dziewczyny czy super chłopaka, nawet czat tam miło idzie, a potem realia są takie przy spotkaniu nieco inne, prawda? Że dziewczynie się tam przytyło, chłopak nie jest taki elokwentny, czy nie jest takim, że tak powiem, zadbanym gościem, tylko kawałem tam dziada, no i, i niestety tak często bywa. Tradycyjnie, jeżeli ktoś by chciał zadzwonić, to jest mój telefon 789 273 335, może się go w końcu kiedyś nauczę. Jeszcze raz powtarzam, ten telefon jest tylko do, yy, w czasie hangoutów, potem nie masz co dzwonić, bo po prostu nie odbiera mi. On tylko tutaj leży, to jest telefon dyżurny z Orange'a za 0 zł i leży sobie i czeka na, yy, czeka po prostu na y, Twój telefon, prawda? I niestety yy, że tak powiem Hollywood i, i to, co się dzieje w policji, to są dwie różne rzeczy. Yy, może być coś takiego, nawet ta frustracja z twojej pracy, którą będziesz później miał, że yy, jak to ktoś nawet powiedział mądrze, że w tej chwili jak obywatel idzie do policji zgłosić jakąś tam sprawę, to on nie wie, że na 95% yy, jego sprawa zostanie umorzona. I coś musi w tym być, ponieważ kiedy się tam yy, obnosiłem więcej w internecie ze swoimi dokumentami z prawem jazdy, tam z jakimiś innymi, bo wydawało mi się, że robię jakieś mądre rzeczy, no ktoś wystarczyło na stare prawo jazdy, gdzieś tam na Lixie, gościowi coś tam opierdolił, jednemu, drugiemu, najnowszego iPhone'a za pół ceny, prawda? Czy jakieś tam pierścionki czy coś i niestety były takie głupki, które y, pokazywał wprawdzie moje zamazane, wyblurowane prawo jazdy, a ten głupek uwierzył, że y, to prawo jazdy jest, te, jest moje, prawda? No i oczywiście musiałem łazić jako świadek. Y, potem zgłosiłem to do prokuratury i y, poza jakimiś trzema czy czterema y, możeniami nie mam żadnych innych papierów, ale z drugiej strony musiałem pójść i zrobić, y, y, zgłosić to do prokuratury, ponieważ na zasadzie, że wiem o tym, że ktoś popełnia przestępstwo i nie powiedziałem. Także wydaje mi się, że to jest ten pierwszy taki, y, taka, taka, ta rozbieżność pomiędzy tym, co się naczytałeś, tym nawet, co ja mówię, chociaż staram się jednak przedstawić też negatywne y, strony policji, nie tylko, że to jest miodzio. I niestety y, jest wiele jakichś trudnych sytuacji, na których, do których się nie przygotuje y, żadna szkoła, prawda. Y, y, z drugiej strony y, z, chciałbyś to zrobić jak na filmie, prawda, przypierdolić gościowi, tam bandziora złapać, a nie możesz, bo musisz stosować dziwne jakieś tam procedury, schematy, z każdego czynu się tłumaczyć, a, a niestety w tej chwili co drugi ziom ma jakąś tam komórkę, w komórce to są jakieś tam telefony Full HD no i wystarczy, że cię nagrają na jakieś wpadce i ziom się nie pierdoli, się tam wrzuca na YouTube'a z jakiegoś fejkowego konta, a wystarczy, że raz to wejdzie na YouTube'a, to potem już nie wyplenisz, prawda, jak w Szawica. I, no i niestety yy, może się to skończyć jakąś naganą, czy jaką, jakąś nawet wywaleniem ze służby, prawda. I wydaje mi się, że te problemy powinny być yy, naprawdę przedyskutowane w czasie procesu rekrutacji, żebyś ty jako kandydat był świadomy tego, zanim zabrniesz już tą policję, zanim po prostu będziesz pracował jako policjant, czy służył jako policjant i pchasz się w gówno, które Cię nie interesuje, czy w którym się źle czujesz. Natomiast mówię, no część z Was, y, mam nadzieję, że tak zwana większa połowa, to raczej wie, wie tutaj, y, co z czym się je. Część z Was ma jakąś rodzinę w policji, ojca, nawet matkę, czy brata, siostrę, to już, y, czy nawet męża, żonę, to już, to, no wiesz, w co się pchasz, prawda? Nie tylko masz głowę jakąś tam w chmurach, naładowaną. Na pewno tutaj yy... Policja nie ma w tej chwili zbytnio dobrej wypłaty. Wprawdzie tam dorzucili jakieś tam 500 zł, policjant 500, prawda, co od razu poróżniło tych, co siedzą za biurkiem z tymi, co niestety muszą zapierdalać i zabezpieczać różne marsze od narodowców, kobiet czy tam jakakolwiek grupa. Nie chce se przez Warszawę pomaszerować, ale w tej chwili to już jest nawet gorzej, bo nawet małe jakieś miasteczka, są marsze, prawda, te kobiet, no i policjantowi każą zabezpieczyć, prawda, czy coś tam robić, czy tam dać jakiś mandat, tam, czy, czy, czy, czy we, wylegitymować, no i y, musisz się liczyć z tym, że to wcale nie jest takie miłe. Idą te dziewuchy, tam wrzuca ci jakiegoś kwiatka przed nosem, prawda? Ty musisz ją asertywnie wylegitymować i być może nawet tam podjąć jakieś inne czynności służbowe. I problem jest jeszcze taki, że praca policjanta Wydaje mi się, że zarobki za bardzo nie rekompensują poświęcenia, które musisz jakoś tam yy, dać tej służbie, prawda? I yy. Nie mówię też o świątkach, piątkach. Sam pamiętam, byłem gdzieś w jakimś tam zadupiu, na no zadupił, policjant zabezpieczał święto Bożego Ciała, no, no przypuszczam, że miałby ochotę raczej tam posiedzieć w domu. Nie mówię, że piwko wypić. No, Coca-Coli już w tej chwili nie polecam, bo droga zajebiście, drinka z Coca-Colą, ale powiedzmy piwko wypić, posiedzieć, obejrzeć telewizję, tam pobawić się z dziećmi. No, czy, czy, czy nawet, że tak powiem, pójść gdzieś z żoną, wypocząć i tak dalej, i tak dalej, prawda. I y, sytuacje jakieś takie stresowe, nieprzyjemne po prostu będziesz miał na co dzień. Czy ta płaca jest warta tego, czy nie, to sam musisz sobie oceniać nic prawda. Benefitów tam, no trochę jest, ale też za dużo nie ma, prawda, no, nieśmiertelna trzynastka, także postraszyli ostatnio, że trzynastkę zabiorą, to przynajmniej pan Jankowski się tam obruszył i szybko yy, ekipę rządową do porządku jakoś tam doprowadził. Trzecia rzecz tutaj, yy, brak szacunku i jakiegoś tam uznania, prawda, i to zarówno ze strony przełożonych, jak i ze strony ludzi, prawda. W tej chwili nie jest tajemnicą, że jak tam na takim marszu ktoś wyzywa, wyzywa policjanta, jeszcze go nagrają, to tak jakby kopną samego prezesa, prawda, w cztery litery, czy nie rozumie, że ten policjant jest między wódką i zakąską i jego robotą jest wykonywać to, co ma robić, a nie tam oceniać czy, czy prezes, czy jakiś inny tam człowiek robi dobrze, czy robi źle, prawda? Prawo jest takie, że, że to minister spraw wewnętrznych, że tak powiem, rządzi, tego ministra ktoś tam wybrał, prezesa tego, prezesa Rady Ministrów też ktoś wybrał, no, no partia, która wygrała w wyborach, prawda, a natomiast wszystkie jakieś takie negatywne rzeczy typu z Ameryki śmierć George'a Floyda, czy, czy w Polsce tam ten incydent bodajże w Koninie, czy w Kole, już zapomniałem, gdzie tam gościa zastrzelili, prawda, to są rozdmuchiwane. No i nie ma lekko, prawda? Także yy, jeszcze jedna rzecz, jaką bym tam powiedział. Yy, w zasadzie te dwie rzeczy się łączą ze sobą, czyli naprawdę zapierdalasz znacznie dłużej niż taki cywil jak ja yy, i to zarówno kobiety, jak i faceci pracują dłużej niż 40 godzin w tygodniu, z odzyskaniem tych nadgodzin, to no podobno nie jest wcale aż tak, tak wesoło. Zbierasz te nadgodziny, zbierasz, a kasy z tego nie widać i rośnie tutaj poziom stresu. Policjanci są zdenerwowani, prawda. Z jednej strony mało kasy, z drugiej strony brak szacunku, zachowanie się dziwne. Z Bandzio Bandzior to raczej nie jest jakiś tam mistrz gentleman, prawda, tylko czy, czy, czy to nie jest Lady Diana, tam bułkę. Przez bibułkę, tylko to są ludzie chamscy z chamskim, że tak powiem, słownictwem i musisz się z takimi dziadami pałować. I w zasadzie to miałbym wszystko. No, muszę tylko powiedzieć, że część ludzi, którzy odchodzi z Policji dość szybko po moim szkoleniu, mija 2-3 lata i z tych 10%, co odeszło, to jakieś 20% pisze po 2-3-4 latach, że chciałby spróbować znowu, że przemyślał, że w tym cywilu też nie ma tak lekko, prawda. No i co mam robić? Przyjmuję z powrotem, że tak powiem, jak y, tych synów marnotrawnych y, w końcu zainwestowali, kurs znają, podstawy teoretyczne znają. znają natomiast zabrakło hartu ducha i si siły woli podczas służby. Także y, taki wstęp krótki. Mówię, jeżeli ktoś jeszcze raz chce sobie ze mną pogadać. Telefonik tutaj, może jeszcze się pochwalę, dodam jedną, jedną kamerę, jedną kamerę, M momencik, tylko ja muszę dodać, dodam jedną kamerę, żebyś widział, jak wyglądam z góry, prawda, takie mam, takie mam w tej chwili biuro. Tutaj widzisz jedną kamerę, tutaj drugą, także lepiej niż w wiadomościach telewizyjnych, prawda? Człowiek, orkiestra, tylko tutaj muszę to troszeczkę obniżyć i lecimy z koksem dalej. No, przelecimy czata tradycyjnie, no warto się zapisać na Discorda, można tam trochę pogadać, można od biedy i ze mną pogadać, tylko kurde nie mam czasu i tyle. I tutaj jak zwykle widzę, roki 91-914, my z OPP czekamy dalej, pewnie szkoła będzie w Kato, ale na nią trzeba poczekać nawet z pół roku. No tak mi się wydaje, że w tej chwili przez tą epidemię to prawdziwe szkolenie, to na razie y, nauka idzie w las, prawda, nikt tam nie ma czasu Cię szkolić, po prostu jesteś potrzebny na pierwszej linii frontu, no jest to trochę tam być może frustrujące, ale nic nie poradzisz, prawda, taka epidemia, no ja, ja nie pamiętam ze swojego życia, że, żeby było tak dziwnie jak Teraz były zimy stulecia, były inne jakieś tam katastrofy, powodzie, ale epidemii nie pamiętam. Roki w OPP jest taki wojskowy rygor, ale bez przesady później przychodzi, zawsze wyzywają nowych i tak jest w każdej pracy. I tutaj na bazie wojskowego rygoru muszę tu powiedzieć, że kiedyś było łatwiej o tyle, że do ZOMO, do Policji, szedł już po zasadniczej służbie wojskowej, musiał mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli było dwie rzeczy. Po pierwsze, miał kategorię zdrowia, wiedział, że jest zdrowy i się dostanie. Po drugie, już dostał trochę w dupę w zetce w zasadniczej służbie wojskowej, czy w prewencji i wiedział się, czego w tej Policji spodziewa, że nie będzie tam tylko jakieś tam konwersacje o ech, tylko będzie po prostu zapierdalanie. Jeden musi opierdolić drugiego. No niestety, czasami to są koledzy. Powiem szczerze, że przez pierwsze pół roku mojej służby w armii, to nie miałem problemu z przełożonymi. Problem miałem z, była sala czteroosobowa, łóżka te piętrowe, to miałem problem z trzema kolegami, z którymi mieszkałem. Potem się jakoś zmieniłem salę i że tak powiem, było wszystko fajnie. Gruby Alfa. Witam, jestem po badaniach zdolny, teraz mam czekać do 23 lutego bodajże i co wtedy? Czeka się na szkółkę, czy przed szkółką wykonuje się jakąś pracę w komendzie? Jakaś praca w komendzie po ślubowaniu chyba, ale dokładnie nie pytajmy, bo, bo każda komenda tam trochę robi inaczej. Why you bully me? Witam, czy na szpitalu przypadają próby wątrobowe? Co w przypadku, gdy cholesterol wyjdzie za wysoki? 250, generalnie jestem zdrowy. No, bully me, cholesterol, chyba prób wątrobowych nie ma, o ile pamiętam. Natomiast zdecydowanie musisz, cholesterol 250 będzie problemem, ale można to trochę dietą, trochę tabletkami. Zapytaj swojego lekarza tam. To jest tak naprawdę sprawa na teleporadę, nie musisz u mnie stu wypłacić za teleporadę, wystarczy, że teleporadę ci uleci i receptę da lekarz, lekarz ten, lekarz rodzinny. Kurde, gdzieś mi, zni gdzieś mi zniknąłeś, Roki doszedł nawet pobór yy, lipcowy 2020 i, i siedzą z nami, także jest totalna socjalizacja kilku poborów, obywatel najjaśniejszej o Rzeczypospolitej, ja nienawidzę OPP. No, nie, nie, nie wiem, czy ty obywatel mówisz jako ktoś, kto przypadkiem trafił na, na tego hangouta, czy jako policjant. Daj ci Boże zdrowie, jak będziesz dalej bzdury pisał, po prostu cię zablokuje i skończy się twoja kariera na tym czacie. Obywatel najjaśniejszy udało mi się do interwencyjnej dojść. Okej, okay, to rozumiem, że nie, po prostu jesteś policjantem i, i po prostu nie lubisz tego pierwszego etapu, prawda? Ja też unitarki nie lubiałem. Sebastian, mnie wszystko, mnie wyszło 243 dni postu, wszystko w normie. Czyli rozumiem, że z Sebastian SM 3 dni nie pojadłeś i cholesterol spadł 240 na normę, prawda? Ale w szczęściu by trzeba trochę pomóc, wziąć jakieś leki tam i będzie fajnie. Tutaj roki do grubego, praca od 7 do 15, tak jak my mamy w OPP na KMP, tam robią jakieś prace archiwalne, coś tędy. No dokładnie tam nie dadzą ci tam, jakby to powiedzieć, jest, jak jesteś nieprzeszkolony, nie każą ci ścigać bandziorów, żebyś tam jakiegoś babola nie strzelił, tylko papiery, papiery, papiery. I tutaj jeszcze raz smutna sprawa. Nie tyle liczy się twoja praca, co umiejętność sprzedania tej pracy, a to są statystyki, papiery, musi ci ciągle tam rosnąć, prawda? To nie mówię o tym, tylko muszą wyniki rosnąć. Jest to z reguły jakaś taka kreatywna księgowość, ale tego się nauczysz już w czasie służby. Dobra, już tak lecimy dalej. Obywatel najjaśniejszej. Aha, w jakim sensie nie lubisz OPP? Odszedłem z OPP po strajkach kobiet. No, powiem tak, obywatel, jeżeli, mam wrażenie, że te strajki kobiet to był dla Ciebie jakiś pretekst, natomiast gromadziło się to w Tobie tam od pewnego czasu, nie wiem ile masz służby, czy miałeś służby, prawda, No ale lepsza taka decyzja, że odszedłeś nawet po tych strajkach kobiet niż decyzja żadna, że miałeś się tam męczyć kolejne tam 15, 20 czy ile lat, prawda. Lecimy dalej. Także jeszcze raz tutaj Rafał Vlog, mój telefon 789 273335, jak ktoś chce pogadać, czy coś ciekawego ode mnie dowiedzieć lub nieciekawego, to serdecznie zapraszam. Dzisiaj nie daję jakichś materiałów multi jakoś tak patrzymy, co tutaj jest. Ktoś tu dzwonił, ale to dzwoni, dzwonił trochę wcześniej. Pom, pom, pom. Obywatel najjaśniejszy służył na Żoli na słynnym Żoli Bożu. Roki, panie Darku, tak pokrótce to kobiet było w Katowicach. Może pięć było, tylko że są na KMP gdzieś po komendach, rozesłane. Jeżeli chodzi o pobór na 30 grudnia to nas 15 trafiło na OPP. No i dobrze, Roki, mówię, ty masz tam rodzinę w Policji, wiesz czego się mniej więcej spodziewać, jeżeli, jakby to powiedzieć, jesteś trochę odporny bardziej psychicznie i wydolny fizycznie, to nie ma się czego yy, bać, prawda. Tutaj słuszna uwaga do obywatela Rzeczypospolitej. Każdy gdzieś się nadaje, a widocznie OPP nie była Twoją bajką, prawda. Także to samo jest u lekarzy. Ja nie chcę się chwalić, bo nie ma się czym tu chwalić. Pierwszą specjalizacją, jaką zrobiłem, to była ginekologia jeszcze w wojsku. I po prostu to nie pasowało mi to, straciłem, żebym żeby nie skłamał, straciłem jakieś 10 lat co najmniej swojej służby, swojej kariery zawodowej, zanim przekwalifikowałem się gdzieś na to, co do tej, po, do tej pory robię, czyli medycyna pracy, robota łatwa, miła i przyjemna. O, sobie zrobię jeszcze takie, o, będzie miał lepiej widać. Także mówię, jak się masz męczyć, to Oczywiście tam jakąś pracę myślową trzeba wykonać, czy odejść, czy nie odejść, czy może na inne stanowisko, czy coś tam w tym stylu, prawda, pogadać z przełożonymi, ale jak nie czujesz tego, to Wydaje mi się, że nie ma co się męczyć, bo to już nie jest 15 lat służby i 40%, tylko to jest niestety 25 lat służby. Robiąc prostą kalkulację, masz lat powiedzmy 20, 25 lat służby, to jest 45 lat, prawda? No to już tak ostatni moment, żeby coś ze swoim życiem robić, a 25 lat służby to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, prawda? do Minios 1991, no jestem obecnie na Szkole Policji w Pile, czy ma Pan jakieś opinie na jej temat? No nie mam, nie chcę fantazjować, ponieważ nie jestem policjantem i nigdy nie byłem na Szkole Policji, prawda. To, co mówią elitarni, bardzo często oni niestety tracą kontakt ze mną już po dostaniu się do szkoły, prawda. No z różnych względów tam, szkoleniem się nie ma co za bardzo chwalić, nie jest to jakoś tam zbyt mile widziane, medalu ci za to nikt nie da, prawda, ale przypuszczam, że jest wszędzie tak samo, prawda. Ktoś mi mówił, że Legionowo jest na luziku. Yy, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Yy, już momencik obywatel, po 11 listopada coś we mnie pękło. No, kurde, no, obywatel jest, jest, jest ok, w porządku, rozumiem, żeś połączył święto państwowe z jakąś tam pracą myślową, natomiast no, pytanie jedno, co tu robisz na tym czacie, prawda? Co tu robisz na tym hangoucie? Czy chcesz po prostu postraszyć młodszych kolegów? Yy, że tak powiem, czy może, może dać im do zrozumienia, że jest nie Jeżeli taki masz cel, przedstawienie drugiego punktu widzenia, że niestety policja nie jest tylko łatwa, miła i przyjemnie, to jesteś tutaj naprawdę mile widziany. Dobrze, tutaj Roki mówi do Dominiosa, szkoła jak szkoła, musisz dawać radę i nie poddać się, Dziady, dzidy są na początku dziennymi, poprawki, zaliczać, nie uwalić jakiegoś wykładowcy. No tu masz, masz szeroki rację, ponieważ jeden z elitarnych, który był z Wrocławia, czy z koło Wrocławia nawet, jakby to powiedzieć genialnie, zapamiętał mi znaczną część Multiplusa, więcej niż się po nim spodziewałem, uwalił jakiś jeden egzamin. Wyleciał i teraz jest po rozmowie z komendantem, będzie podchodził drugi raz, chyba już bez multiego, bez multi plusa, no ale będzie wiecznym, policyjnym studentem, prawda? Już patrzę, patrzę gruby Alfa do Rokiego, niech mnie dadzą byle gdzie, byle się dostać, no i dobrze, żeby nie więcej kilometrów było, Kraków byłby spoko, mam jakieś 40. No powiem szczerze, że nie wiem jak policja ma w tej chwili jakieś mieszkania służbowe czy coś tam, ale w Warszawie, jeżeli chcesz gdzieś coś wynająć, czy w mieście wojewódzkim dużym, jest po prostu, no niby jest teraz trochę taniej, bo bokowi, ale wróci to do normy i dalej będzie, yy, będzie drogo, prawda. Yy, dobra. Pamiętam, co się wtedy działo po śmierci fojda. No z fojdem to sprawa jest taka, no powiedzmy, z jednej strony rzeczywiście wyglądało to strasznie, bo gość trzymał przez 8 minut, kurde, mu na garwę swoją nogę. Z drugiej strony ten fojt nie był aż taki święty. Z tego, co gdzieś tam czytałem, miał całą kupę jakiegoś narkotyku w sobie, no. ale to zostawiam amerykańskiemu systemowi sprawiedliwości, niestety policji amerykańskiej nie wyszło to na dobre. Także nie oceniam ani w prawo, ani w lewo, bo najłatwiej mi ferować wyroki na podstawie jakichś takich tylko spraw medialnych, natomiast coś tam musiało być na rzeczy, że, że paru ludzi, kurde, że tak powiem, tego gościa doprowadzili do stanu Takiego, jakiego doprowadzili. Trzikaka, panie Darku, do tego zastrzelenia człowieka na komendzie doszło w kłótnie. No, chyba tak. W kłótnie też. Także y, trzeba by zrobić jakieś analizy kiedyś, ilu policjantów, że tak powiem, czy ile osób zostało zastrzelonych. Także. Y, y, prosi się aż hangout na jakiś taki inny temat, użycie broni i niestety zalecam tutaj wielką, wielką rozwagę. Broń sama gdzieś tam strzela, Bóg kulę nosi. Marek Marecki. Witam serdecznie Panie Darku w służbie do 30 grudnia. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie ogólnodostępne materiały. No, napisz Marek, ewentualnie, czy coś Cię zaskoczyło na tym Multim, czy, czy, czy, trochę się tam te moje materiały powtórzyły, czy nie, bo no wiadomo, zadania matematyczne jest łatwo zmienić tam, natomiast gorzej jest z zadaniami psychologicznymi. Y mój lek na depresję, narkotyki i covid, przez co zmniejszona wydolność oddechowa połączona z kolanem na szyi. No dokładnie. Widzę, że mój lek na depresję jesteś, z, że tak powiem, w kursie dzieła. Facet był na fentanylu, prawda. Fentanyl to jest praktycznie narkotyk. Yy, wszystkie narkotyki, yy, ta heroina, morfina, one, one czy tam jakieś inne pochodne yy, zmniejszają częstość oddychania, prawda, no i, no i kolanko na szyi, i, że tak powiem, jest to, co jest, prawda, roki, yy, patrzę, patrzę, patrzę, patrzę, tutaj coś ciekawego wam jeszcze powiedzieć. Panie Darku, czy lata z cywila nie wliczają do tych 25 lat służby? Kurde, wiesz co, nie jestem pewien, nie chcę fantazjować, ale jakby to powiedzieć, za 25 lat to się jeszcze może tam 5 razy zmienić. Wiem, że jakieś były projekty, że, że jakieś tam, jakiś tam okres cywila chcą zaliczyć, prawda, ale no. um, aż tak przepisów emerytalnych um, na etapie szkoleń do rekrutacji do policji nie znam. Także jak ktoś wie, czy lata z cywila obecnie zaliczają do służby, czy nie zaliczają. Jeżeli zaliczają, to tam nie za wiele, prawda. Um, Pytanie, wady i zalety, prawda, jakiś Szymecki jebać, coś tam, dobra, yy, dobra, to wyciszymy cię. No dobra, słuchajcie, jeżeli nikt nie chce sobie ze mną pogadać, to też dobrze, ja się tam zajmę jakimiś tam ciekawszymi rzeczami, wydaje mi się, że 35 minut duchy to jak na dzisiaj jest zupełnie, zupełnie okej. Okay. Natomiast mogą Cię pytać właśnie o jakieś negatywne strony policji, mogą Cię pytać o powody, dla których policjant rzuca pracę, czyli zapamiętaj sobie. Na pewno jakaś grupa pierwsza, to jest po prostu niska wypłata, niezbyt wielkie benefity, brak satysfakcji z pracy, brak satysfakcji z pracy, to może być nawet, że no miętolisz te papiery, nie dzieje się nic jakiegoś takiego wymagającego twojego wysiłku intelektualnego, prawda, nie awansujesz, siedzisz tam na jakimś piździelewie i zapierdalasz, miętolisz te papiery. Z drugiej strony kolejny powód to frustracje z powodu Yy, przełożonych, yy, frustracje z powodu yy, różnych procedur, prawda, yy, wiadomo, jak tam ktoś siądzie i jakieś tam regulaminy wymyśli, to z reguły takie, że pożal się, Panie Boże. No i y, nie wspomniałem o tym w czasie tego hangoutu, ale y, musisz wiedzieć, że system prawny w Polsce jest bardzo frustrujący. Często policjanci się namęczą, a tam jakiś sędzia, powiedzmy, był taki gościu tam, który, pan Hos, prawda, który zorganizował mafię na wnuczka, mija dwa lata czy tam trzy, a już wyszedł z więzienia, prawda, zadowolony i prawnicy jakoś to tam odwrócili kota ogonem i co się okazuje, że pan Hos miał lepszych prawników niż nasza prokuratura swoich prawników, prawda. Czyli musisz się liczyć z tym, że wyroki, ty się spodziewasz jakiegoś porządnego wyroku, a wyrok jest taki z dupy niziutki, jeszcze po połówce on wychodzi, ludzie są jacyś tam uniewinniani, prawda, ci zatrzymani przez ciebie mają różnych, różnych praw, tyle, że to aż łeb boli, prawda, no a z drugiej strony taki recydywista ci się potrafi śmiać, bo y, złapiesz go, ukradł coś w sklepie, flaszkę wypił, y, to jest wykroczenie, zawiozłeś go na komisariat, spisałeś jak do morderstwa papieru, zrobiłeś jak do morderstwa, a on wrócił tam pierwszym, lepszym autobusem i y, po, po następną flaszkę, prawda? I ostatnia rzecz to są stres w rodzinie stres w pracy, przepracowanie, no, takich rzeczy możesz się w policji spodziewać. Cześć Johnny, panie Darku, zdany dzięki pana filmom. Cześć Johnny, cześć Johnny szalony, prawda? Yy, dobra, kogoś żeśmy tam wywalili, chamstwa tutaj nie znoszę, prawda? Chamstwa nie znoszę. Yy, Bartosz, czy można zadzwonić za 3 minuty? No, no Można zadzwonić, tylko, tylko, tylko to bym musiał, znaczy jedyne telefony, jakie mam, to są tylko, yy, tutaj ktoś do mnie napisał, witam Panie Darku. Wszystko, o czym była mowa we wszystkich audycjach, pojawia się na multi zmiennie, tak jak zadania, a jeśli ktoś będzie pytał odnośnie wieku, to ja na chwilę obecną mam 42 lata, więc no problem, ważne być zdrowym i wiedzieć, czego się chce, prawda. Także pozdrawiam elegancko. No i super, super, no jedyny problem tych moich materiałów, że nie daje wszystkiego... Za jednym razem, ale jakbym dał wszystko za cały sklep za jednym razem, to, to bym nie miał o czym gadać na kolejnych hangoutach i to jest właśnie cała cała moja, że tak powiem, zabawa. Dobra. Cześć, Roki, panie Darku, jak tam elitarni, mocna ekipa, no, wiadomo, większość jest mocnych, natomiast ten kolega, o którym opowiadam dzisiaj, to wyleciał, kolega, no, wytrzymał w policji tam parę dni i też z elitarnych i co mam zrobić, no. Są troszkę mocniejsi, są, o, momencik, ktoś tam dzwoni. No, cześć, słyszysz mnie? Tak, słyszę, słyszę. No, tylko tu jest chyba jakieś opóźnienie, kurczę, na tym. No ja dopiero włączyłem ten, włączyłem dopiero, w, włączyłem dopiero telefon, bo dobra, weź dwa zdania, powiedz, co tam chcesz wiedzieć, czy nie chcesz, prawda? Tak, tak, no to przede wszystkim wszystkiego dobrego, Panie Darku, to na początek, w tym roku. E, po tych wszystkich, po tych wszystkich ja chciałem tylko o jedną taką opinię zapytać i to, i to w szczególności pana, bo tam się będą wszystkie te filmy. Natomiast multisery miałem 8 grudnia i po rozmowie z panem psycholog trwała prawie, prawie trwała dwie godziny. Wyszł od razu na samym wstępie i powiedziałem, że neurotyczność i ugodowość u mnie jest przeciętna, bo tak mi też wyszło na wcześniejszym badaniu z tego względu, że moja mama jest psychologiem. O, e, de pani, pani psycholog która się uświetniał, zapytała się skąd to wiem, powiedziałem, że wiem bo, bo tak, tak jak wspomniałem moja mama jest tym no i powiedziałem to powiedziałem swojej twój. mamie bo, bo mogłoby wyjść że jesteś przeszkolony przeze mnie to wtedy kurde w Krakowie umarł no tak bota, nie nie nie, nie. <laughs> powiedziałem powiedziałem że mama jest psychologiem bo rzeczywiście jest jest nauczycielem więc de facto zadała mi tylko jedno pytanie e, dlaczego to policji e, powiedziałem że każdy dzień jest inny w tej pracy jest jakaś możliwość rozwoju swojego charakteru więc de i później półtorej godziny rozmawialiśmy prywatnie. Ona mi opowiadała o sobie, o swoim mężu, o swoich dzieciach, ja opowiadałem o sobie. No i miałaby dzwonić do końca tamtego tygodnia, kiedy rozmawialiśmy, no ale do tej pory nie ma wyników z tego multiselektu, a koleżanka, która również była ze na grupie, dostała wczoraj telefon na zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną 15 stycznia i pytanie jest tak, znaczy moich wyników dalej nie ma, bo ja tam dzwonię, oni mi każą codziennie dzwonić do nich, a mi tak ktoś troszkę głupio do nich samych dzwonić, bo niektórzy się tak upierdliwy i natarczywy, no. Znaczy ja ci tak powiem, trochę tak poszedłeś po bandzie, jeżeli chodzi o walenie, walenie skalami testu, prawda? No Ja, ja bym się bał po prostu pokazać, że jesteś za mądry. Z drugiej strony no, powód dałeś, nie że się szkoliłeś u mnie, bo się nie szkoliłeś chyba, natomiast dałeś powód pod tytułem y, matka, psycholog, no to zrobiła wszystko, żeby syna przygotować, prawda? Półtorej godziny czy dwie godziny gadania to dobrze, że tak powiem, Świadczy, bo nikt nie poświęca tam półtorej godziny dla gościa, no, żeby go potem upiardolić, no 5 minut. Siermona no, sama powiedziała, przepraszam panie Bartoszu, ale ja zapomniałem, o co miałem pana zapytać, no A, bo ten, te fakty... nie wiem, no być może zrobiłeś dobre wrażenie, prawda, bo rozmowa się kleiła tam, nie, nie, nie stękałeś, bardzo, nie fękałeś. Bardzo, bardzo, Mów koleżanko z kolegą. No bo tu, tu zasadę ugodowości znasz, prawda, nie może być za wysoka, żeby, no bo policjant nie może, powiedzmy, złapiesz kogoś, a panie władzo, no mandatu dzisiaj nie, bo coś tam, coś tam, prawda, czyli dobrze jest, jak jest wysoka, Boże, ugodowość wysoka, ale nie za wysoka, no żeby była jakaś asertywność, prawda, czyli trochę tej empatii i tak dalej, natomiast trochę, trochę mniej takiego maksa, prawda? Natomiast otwartość, to tutaj ja radzę przynajmniej iść taką, w taką wyższą, ponieważ niestety na tych testach, co ja widziałem przez moich elitarnych czy przez jakichś innych ludzi, to większość ma niską otwartość na początku, czyli nie jest chętna do nauczenia się czegoś nowego, przynajmniej na papierze, prawda? No ale tak, tak, mówię, tak, tak, jak tak, wiemy o czym mówimy, mówimy o 240 tak, pytaniach w tej chwili, prawda? Tak, tak, ja tam zaznaczałem oczywiście albo, albo, albo, albo, albo, albo no albo raczej bo tak, zdanący, no bo wiadomo tam, żeby za dobrze te, te, te nie zrobić, zdaniem, to tam to warto to, troszeczkę tam pyć i myć i zmniejszyć, prawda, ale... Ja jestem dobrej myśli po tym, co, co, co ten. A, a, bo... Jeszcze na koniec no. oczywiście standardowe pytanie było, czy mam, ma pan do mnie jakieś pytania? Ja mówię, no to Jako takich pytań nie mam, bo chyba już wszystkim porozmawialiśmy, natomiast zapytałem się, jak poszła tablica Ravenna, no to powiedziała, że zrobił najlepiej z sześciosobowej grupy i powiedziała, zobaczymy, co tam pan na komputerze wybad grał i albo się widzimy w mundurze, albo za 10 miesięcy. No to i odpowiedziałem, że ja wolę tę pierwszą opcję. No to się uśmiechnęła i, i na tym skończyliśmy. Słuchaj, no w tej chwili multi nie jest oceniany, natomiast no nie sądzę, żeby nagle nie pokazywał się ten stary wynik, co był kiedyś, prawda? Rozumiesz, mhm. że, że ona coś na komputerze już ma jakiś wynik, prawdopodobnie też punktowy, prawda? No tylko, że no ona tych punktów nie może tam, jakby to powiedzieć, przekazać, że, że miałeś tam nie wiem 40 czy 50 czy 60. Czy tam ile by z tego komputera nie wyszło, prawda? Bo oficjalnie już nie jest to selekcyjny, prawda? Znaczy, nie, nie ma punktów, prawda? No ale tak, widzi, tak. że ktoś był słaby, ktoś był dobry, prawda? To... Także, bo ty tam tak, leciałeś... To, to zastanawiam, że na fakt, że taki okres czasu po prostu no, nie ma tych wyników, bo albo mi się wydaje, że rozumiem, oni te wyniki przepierdolili, bo zanim ta fabryka przemieli te wszystkie papiery, te wszystkie pieczątki będą na swoim miejscu, no to rozumiem, że chwilę minie, tak? Ale no. Słuchaj, jest koniec roku, świąt było w Uja, do, do wuja i trochę, prawda? Ci ludzie też tam, bo to kobiety tam mają swoje jakieś tam problemy, prawda? Dzieci, nie tak, dzieci, tak. roboty, Robota. także no, no, no, no tak naprawdę dopiero, jak to mówią, po sześciu królach, czyli po 6 szóstym, po szóstym stycznia dopiero jest trochę tak, robota ruszyła, prawda, przy wolne, wolne, wolne, to co tam, przypuszczam, że to organizacyjnie po prostu yy, nie byli cię w stanie opracować. Ale choć... jest taka różnica, że na z tego województwa, a ktoś by na przykład z Warszawy, no to inaczej ten obieg dokumentów wpływa na, na rekrutację, czy nie bardzo? No, nie wiem, za ba znaczy jeżeli, powiem Ci szczerze, że... Chodzi o A... sam obiekt dokumentów w środku. Aż tak dobrze to nie, nie... przypuszczam, że tak, ale, ale nie chcę Ci fantazjować, bo nie wiem, rozumiesz? Okay, ja, ja, ja. Po prostu, wiesz, no zacznę tam, no, no mogę się domyślać, że, że jak jesteś z innego województwa, to tam jeszcze, nie wiem, tam to ABO, czy tam ten wywiad, czy coś, to, to wszystko jakoś tam, no, muszą wysłać do drugiego województwa, prawda, czyli to nie jest tak, że y, zadzwonią tam do dzielnicowego i powiedzą tylko to krąży jakiś papier, prawda, Ale, ale, ale, ale, ale... Aż tak po prostu moja wiedza nie sięga i nie chciałbym zmyślać, prawda? Jasne, jasne. Okay, dobra. Bo, bo, bo... dobra, czyli pozostaje mi tylko czekać. Ja tam wczoraj, że taki przerwę woli ścisłości, a ja tam jeszcze dzwoniłem do kadry. To pani powie, że to jest niedopuszczalne, że tego wyniku nie ma i mam ich w męczy w poniedziałku codziennie. A, a, a, a weź mi, powiedz, ty, ty, dlaczego chcesz do tej policji już tak z ciekawości. A to przede wszystkim, ja aktualnie pracuję w dużej korporacji, jestem kierownikiem, zarządzonym tam sześcioma osobami i codziennie ta praca jest po prostu monotonna, Trzeba wstać do tej pracy, iść, zrobić to samo, podpisać urlopy, nie urlopy. A jak wiemy, w Policji ta praca jest po prostu umiarkowana. E, o stabilności zatrudnienia nie mówię, bo jeden głupi bądźcie kurwa nie ma, tak, ale... No w tej chwili e... jest naprawdę, że, że przełożony nie pomoże ci, tylko raczej cię wypierdoli w kosmos, jak to... No właśnie, no to chodzi. Żeby swoją no, tak, tak, tak. A tak. To zawsze tak jest. I w korporacji, i w policji, czy w straży pożarnej, no, no to tylko no. po prostu na innych zasadach, bo tu dostajesz rozkaz tak, i musisz to zrobić, a, a w pracy po prostu dajesz sobie na żądanie i nie przyjdziesz do tej pracy. No dokładnie. A, a coś chciałem jeszcze powiedzieć, bo ty coś tam, oprócz tego, że matka ci, no bo rozumiem, że na pewno Ravena i, ten, i resztę miałeś, widziałeś w domu wcześniej, prawda? Tak, Widziałem, tak, tak. No to, to pytanie jest takie... Ale również oglądałem pana filmy, to nie jest tak, że ja sobie poszedłem tam na partyzanta, bo tak nie jest, ja bardzo lubię te wszystkie hangouty i live'y, które pan prowadzi. Nie jest to, ja nawet powiedziałem pani przykoli, ja nie jestem typem bazyliniarza, ani goście, który wchodzi w dupę po prostu ocenią sytuację tak, jak ją widzę. Więc jak najbardziej, to przede wszystkim nie trzeba, nie, nie wolno ściemniać na tym multiselekcie, bo to wszystko wyjdzie. A, a chyba nie ściemniałem, bo po prostu ta pani, no, no mówię, no, porozmawialiśmy prywatnie jak kolega z koleżanką, bo chyba o to chodziło. No dobrze wrócę. I po prostu to... tylko jedno pytanie, no. No, bo to, słuchaj, jeżeli w korbo jesteś, wiesz, że czasami oprócz, yy, ważne są te relationship, czyli nie telefon, nie ten, tylko jak człowiek pogada z człowiekiem, prawda? Tak, I, no tak. Ja i, powiedziałem, że jak mam kogoś zwolić, to niestety muszę z nim porozmawiać, muszę wziąć te wszystkie za i przeciw, muszę wziąć pod uwagę to, że ma rodzinę do utrzymania, dzieci i tak dalej, tak dalej, więc czasami to jest, to jest, nie jest tak łatwo podjąć. no ale. Wszystko zanotowała, zanotowała chyba sześć, sześć, kartek A4, więc nie wiem, czy ona się rozchorowała po wymowie ze mną, to z tym się Jeżeli chce uwalić, to znalazłaby jakiś łatwiejszy powód i, i, i napisała pół kartki, prawda, tylko takich jakichś mocniejszych. Natomiast jak tam sześć kartek, to znaczy, że jakieś uzasadnienie tam solidniejsze, prawda, na Twoją korzyść. No, no, no, no po prostu wydaje mi się, że zainwestowała w Ciebie swoją pracę, także tak, jestem dobrej myśli. A tak z tych tak, moich. nie poszło z No a z tych moich materiałów coś tam się powtórzyło, czy, czy coś tam kojarzysz, czy, czy znaczy z tych nowych, z tych nowych bo, bo jeśli chodzi o te materiały sprzed roku czasu żywi. Nie, nie, to, w, to, to już w starocie są to, to Tak, tak. No to na pewno na pewno się powtórzyło to, że ten MultiPlus, znaczy jest ankieta, e, wypełnia się oczywiście, co dowiecie, razem z miesiącami, czyli nie wiem, 25 lat i 4 miesiące. E, później jest spożywanie alkoholu, czyli takie standardowe trzy wady, trzy zalety, zalety, dlaczego do policji. Więc to jest ankieta. Później, później są tablice na później 240 ABCDE. No i później jesteś na komputerze i na końcu rozmowa, rozmowa z psychologiem. Ale powiedzmy z komputera coś tam, jakieś zadania matematyczne, czy jakieś nowe się pokazały? Są trzy, to? trzy, Proste, proste, średnie, nie, tu no nie no. Jest obliczania, pola, pola, jeśli chodzi pole paratu, tak? pole prostokąta, tak, tak, tak. Ten dywan, znaczy, tu akurat w moim przypadku było pole zboża, że tam jakiś odcinek prostokątny no. trzeba było obliczyć. A miałeś duchę biki, że tam szły do sklepu? Były, były, były tak, Zbyszek, jakiś tam Tomek, Bogdan i chyba Krzysiek A dziadek Janek? dziadek Janek był na, na obrazku, który trzeba było zapamiętać i później znaczyć odpowiedzi, ile osób było na danym rysunku bądź też historyjki, wiadomo, że tam Janek gra na skrzypcach to Tomek tak, gra tam gra na No To tak jak w Ravenie, prawda? Pierwsze zadanie matematyczne jest bardzo proste Drugie już tak, jeszcze zrobisz w pamięci ale trzecie to już jak nie policzysz, wiesz nie policzysz na kartce, na kartce to, to, to po prostu z dynki tego nie zrobisz, prawda? Zgadzam się, zgadzam się. No i później oczywiście standardowe pytania na ten czas, 5 pytań, 2 minuty, e, to 2 minuty, kółko, kółko i kreska, więc no, to standardowo. A, a, a co, nawet, co to co odpowiedziałeś na pytanie, kobiety rządzą światem? Czy sądzisz, że kobiety? Nie co? A, te, na może było, ale a na wygarze, na wygarze. tak były 2 minuty i 5 zadań. Co, co sądzę o tym, że nie pamiętam, nie pamiętam. Nie będę się miał, bo nie pamiętam. A, a ale czy... zazna a zaznaczyłem też, bo tam było na ankiecie, wrócę adwokatem do tego, do tej ankiety, tam było, czy jak często spożywam alkoholu, no to oczywiście nie, nie zaznaczyłem, że w ogóle, bo wyszedłem na kretyna, a ja nie lubię kłamać, więc zaznaczyłem, że parę razy do roku, ale nawet nie zadałem ja ani jednego pytania na temat alkoholu, więc... A, no to wiesz, Słuchaj, jest tam cała gama tych pytań o alkohol, i, I niestety, jeżeli ktoś myśli, że to są tylko takie niewinne pytanka, wiesz, na zasadzie, to, no, no to zresztą jak pogadasz z matką, to, to, to, to pewnie powtórzy to samo, co ja, że one są tak, jakby ci to powiedzieć, prawda, no, no żeby gościa zmiększyć mu rurę i żeby tam zaczął pisać trochę bardziej szczerze, prawda. Także, tak, no bo te pytania są tak, tak sformułowane, znaczy, yy, formuła jest jedna i ta sama, tylko, że inaczej są skonstruowane. No, tak. no, no, no bo co to co... jest? Jak chcesz dobrze kłamasz, to kłam na początku i później z psychologiem, ale najlepiej to w ogóle nie kłam. No musisz, musisz być konsekwentny, prawda, czyli jak tam... No przynajmniej taka część piję, jest tam, to 98 pytań, to, to, to mówię, jeżeli kochasz tak. matkę, to, to, to, to potem lubiłeś matkę, prawda? Bo w tej chwili zapomniałem dokładnie to pytanie tam. Czy, czy matka? Tak, tak, znaczy pani człowiek mi zadał pytanie, czy mam lepsze relacje teraz, kiedy się wyprowadziłem od nich, jak byłem na studiach, czy ja z nimi mieszkałem? No to powiedziałem, że jak się wyprowadziłem, to że te relacje się po prostu umocniły. No i dobrze, bo z rodziną na zdjęciu, prawda? jak to. Tak, a, jeżeli no. chodzi o szagę, to nie a, a, a, rodzina. a, ty jesteś tak między 30 a 40. Ja czy nie jesteś w tym, Jeszcze raz? Roku, 30. A, 30. 30... To... 30 skończyła w roku? No to też tak. jeździ, równe ci. No to tak, ale wytrzymasz te 25 lat, to tak już się prywatnie. mamy radę, no damy radę. Jak patrzę teraz, nie obrałem z ale jak patrzę kto tam idzie do tej policji, to myślę, że. Znaczy jakby ci radę, to powiedzieć, ale, ale, ale z tymi będziesz ludźmi musiał współpracować, wiesz, to tak? Ja wiem, ja sobie zdaję tego sprawę, no. tego ja chociaż też myślę, że niektórzy tak sobie myślą, że to fajna, przyjemna praca, no to myślę, że no, niektórzy po prostu mam też znajomych, paru policjantów, z tym paru też mam w rodzinie, e, policjantów, one też się mnie czy o kogoś w policji, powiedziałem, że tak, no to powiedziałem i na co to wszystko wyglądało, że no, trzeba tam krzyczeć, znaczy nie dam, tylko że policjanci strasznie mało zarabiają na to, co na to, co robią typu w Warszawie. No i powiedziałem jeszcze jedno fajne zdanie, że to, czego się człowiek nauczy w policji, w Warszawie, to już sobie wszędzie poradzi. Nie, to w tej chwili ja, ja powiem, że jakby to powiedzieć, jak, nie dziwię się temu gościowi tutaj z tego żo żoli Boża, prawda, że no jeżeli tam daj mu Boże zdrowie, musiał popilnować domu prezesa, prawda, no to, to taka no frustrująca może być robota, bo i tam jakieś happeningi, prawda, i performersi jacyś i, i w zasadzie no, pies z kulawą nogą by na nich nie zwrócił uwagi poza Bożem, prawda, u mnie by se tam bo łażą kolędnicy, niech se łażą, prawda, niestety pod, pod domem tam, tu i tam nie wolno, prawda, no i to tak. I, się. I, niby, I niby policjant jest na prawie, ale, ale to tak, no, wszystko jest, może mieć jakieś dylematy etyczne, prawda, że... No, to sobie wydaje mi się, że przez to wasze zachowanie, jak jest teraz policja traktowana, i tu nie chodzi mi o traktowanie przez ludzi, bo to jest wiadome, ale po prostu policja wykonuje swoje, policja wykonuje polecenia gościa swojego przełożonego, a wiadomo, że jego no. przełożony jest polityk, więc to jest wszystko polityczne. No, dokładnie, myśli, to no, jeżeli jego przełożonym jest polityk, to co on liczy na to, że, że to tam jakieś miłosierdzie gminy będzie no, miał... Ja też, tak, I dlatego ja też powiedziałem pani przychowów, że nie warto wszystkich do jednego wora wrzucać, bo wszędzie znajdzie się czarna owca, to prawda. Tak samo jak będzie jechał pijany policjant samochodem, to nie znaczy, że drugi czy trzeci będą tak samo robić, tak. No, no dokładnie, tak. prawda. Bo myślenie ludzi jest różne. A, a kto cię tam jakoś nakierował na moje materiały, w sensie mówię, ten kanał, czy, czy, czy tak samo. Znajomy, znajomy, znajomy, który już pracuje trzy 3 lata 3 lata w policji w Warszawie, e, w konwojówce. Mhm. E, znajomy mi polecił właśnie, żebym zaczął pana oglądać, i, bo piszą, że jak tam jednym na te forum, ja na te fory w ogóle nie wchodzę, bo ja no, to jakby ci to powiedzieć, jest, jest takie forum dla Januszy, wiesz, ale to tak... No, no jest, no, jest no, wie pan, no jak tam wejdę, no to ja wziąłem tekst od tego i od tego, no nie będę mówił, bo nie będę tu robił amperfane. No bo, bo ja też nie chcę tam, żeby, wiesz, żeby, żeby, żeby... No właśnie. Żeby, żeby naruszyć, żeby naruszyć sobie prawa, sobie prawa jakieś... W sobie, w tak, ale nie, nie, to już wiem, że ja wolę posłuchać mądrych ludzi, którzy mówią ciekawie. Razem, niż tak samo jak tych, no a propos tych szczepionych, tak, no ja wolę wysłuchać profesora, który siedzi w tym 40 lat niż gościa który siedzi na kiblu z telefonem i patrzy, czy, czy druga głowa mu nie urosła. No więc no, no to, jest, to jest to właśnie o czym mówię, że no tak, oglądałem pana materiał, jak najbardziej jestem zadowolony, a jakie będą wyniki, no to zobaczymy, <grych> jak będę miał te wyniki, ale zresztą pani psycholog powiedziała, że gada, ja strasznie dużo gadam, mówię, że no, tak dużo gadam, ale to dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Ja no pan wiesz, nie jest nudny. Wiesz co, ja tutaj tak w czasie naszej rozmowy pokażę taki materiał, ma, ba, ba, ba to znalazłem i tak oni tutaj, jakby to powiedzieć, o tutaj masz, kandydaci według psychologa często przyznają się, że posługiwanie się wskazówkami uzyskanymi w internecie niewiele im dało i byli z tego powodu rozczarowani, prawda, i tak dalej, mhm. i tak dalej, ale to mówię, tu problem jest taki, że niestety jest trochę lepszego materiału, jest trochę śmiecia i to tak jak ktoś tak, że tak powiem, pójdzie na łatwiznę i myśli, że dostanie tam, wiesz, ileś tam pytań, wykuje na pamięć, a, a zaprezentuje się jako nie, ostatnia to, dupa, to... to, to nie, nie, nie, no to co z tego, że ja bym to wszystko wykuł, na, na, naprawdę, ja nie czytałem żadnych e, tych pytań, tylko z tych materiałów, które ja przeglądałem sobie te dwa czy trzy lata temu i teraz e, w tamtym roku, w połowie tamtego roku jeden Multi e, Select Plus, e, że tak się wyrażę, wyszedł, no to od tamtej pory pana, pana oglądam i to e, nie po to, żeby hejtować, bo ja nie oglądam po to mądrych ludzi, żeby ich hejtować, tylko żeby czerpać z nich jakąkolwiek wiedzę, e, no i myślę, no mówię, nie ma co się przygotowywać na żadne pytanie, to nie, to nie są kurwa studia, że wykujesz na blachę, ten rozdział czy drugi, to nie jest prawo rzymskie, tylko to jest po prostu życie, tak? No ty no nie tak. to, że tu to cię zapyta. Dokładnie. No dobra, coś byś chciał jeszcze inspirującego poza tym powiedzieć. Nie, ja przepraszam, tak się rozgadałem, bo, nie, no, bo że pan tam... No, ja, ja nawet, się, na ja nawet do... się cieszę, że wyszedłeś ze swojej tak zwanej comfort zoni i chcesz powiedzieć, bo, bo powiem szczerze, że ostatnio coś... Nie, jakiś nie mam z tym problemów, nie mam nie mam. z tym problemu, bo zresztą pani, hmm. nawet sama psycholog, jeszcze raz wrócę do tego słowa panu psycholog, no bo tak panią trzeba nazywać, od tego tam jest, że ja nie mam żadnej bariery psychicznej, żeby z kimś nawiązać kontakt, więc... Tylko mówię, no ten, ten trochę czas oczekiwania mnie trochę no, irytuje. No jest i... tak, ale, ale te, to mówię, ja bym to zwalił na koniec roku i bardziej takie przyczyny. Powiem Ci tak, miałem parę sprawozdań zrobić do końca roku, dopiero żeśmy w piątek siedli i zrobili, prawda, takich, takich moich, no prawda, tak. i człowiek tak zawsze odkłada na ostatnią chwilę, jak pies do, jeża, do jeża, prawda, podchodzi, natomiast przyjdzie moment, że ona będzie musiała to zrobić, no i tak być może jak gdzie gdzieniegdzie w korpo, że to robią wszyscy na ostatnią chwilę, prawda, czy, czy coś w tym stylu, no i, no i tyle. A ze zdrowiem, jak jesteś tak, w sensie, wiesz, że przejdziesz tam, nie masz tych cholesterolów, Nie, ty, tam jakieś, nie mam, nie mam cholesterolów, nie mam nadciśnienia, nie mam tatuaży, na dłoniach w ogóle nigdzie nie mam tatuaży, więc jeśli chodzi, dwa razy do roku sobie chodzę robić branie krwi, de facto już 20 litrów w tamtym roku krwi oddałem, znaczy ogólnie w tamtym roku 20 tykło, więc jeśli chodzi o zdrowie, dużo piję wódki i pale papierosów, tak, no to jest tak, ale mm, nie, nie, nie, nie mam kaczy, więc, więc chyba będzie okej, okay, no. Może inaczej hmm, jak ty oddajesz ty, ty, ty, ty, ty krew, to. Ale krew ale oddaję, tak? regularnie. Jak ja, oddajesz tak krew, to nie będziesz już na pewno miał żółtaczek, hifa czy czegoś. Wiesz tych takich, ani kiły, ani, ani, ani mogiły. Możesz mieć jakąś tam albo anemię, albo ten, to wtedy musisz po prostu się tym wytłumaczyć. Ale jak się regenerujesz, to tam jest jest ok, prawda. No, no dobra, nie, no. Nie, radę, ja tylko mówię, no to, to, to, to zani, ja dziękuję za tę rozmowę, w ogóle miło było Pan z Panem porozmawiać. Yy, no i ja nawet napiszę do Pana maila, jeśli będzie pozytywny, no to, no to dam Panu... To, da pan no pan dosłownie. No to do nich tak powiem, powiem tak, jeżeli odpukać, dałaby Ci negatywny, to to już tak, jakby Ci to powiedzieć, musiałoby być... Nie, to chyba ręka Boża będzie na mną czuwać, nie? Musiałoby tak. być coś po złości, prawda, czy coś, bo... bo... Ja, ja nie widzę powodu. No, no, no, no, gorzej by było, jakbyś powiedział, no ja tutaj tego tam zapłaciłem, uczyłem się, dostałem, to, nie, nie, nie, to, to wiadomo, przypucował się głupi i wyciągnęła z niego, ale tak... No, nie, a... ja na samym wejściu na, na dzień dobry, ja, mówię, ja wiem, że pani wyszło, że u mnie neurotyczność jest przeciętna i ugodowość marna, no skąd pan wie? Ja mówię, no, wie pani co, no wiem, no, no mama jest psychologiem, nauczycielem, więc no, no, jakoś, to, jakoś to wyszło, no. Dokładnie, no dobra. To po, po, a, mam, po, a mama, co w tej szkole robisz? Tak no. z ciekawości uczy? Czy? A mama jest nauczycielką, tak, tak, mama uczy, jest i pedagogiem szkolnym, i nauczycielem języka polskiego. No to, no to trochę z zawodu wyszła, ale, ale części nie zapomniała, prawda? Bo, bo mówię, no bo Raven nie. i te 240 to jest jedyna rzecz, co tak możesz ogólnodostępnie mieć w tym, prawda? Tak, i ona mi po prostu powiedziała, 50% robisz tak, 50% robisz tak, czyli nie, żadne, B, może, nie wiem, na nie wiem to w ogóle 0%, no jeśli ktoś sobie tak myśli, chociaż jak widziałem odpowiedzi niektórych ludzi, z którymi zdawały, no to tam było po prostu taka strzelanka, A, C, D. M. Nie oceniam, bo to nie moja, nie moja kwestia, tam Pani Przewodnicząca to nie, ale no, albo jesteś stanowczy, albo jesteś niestanowczy. Słuchaj, no. być może pamiętasz z testu komputerowego, że jest instrukcja, tam jest takie 98 pytań i oni wprost piszą, żeby nie dawać na nie wiem, prawda? Już, już A, takiej, dokładnie, pod, dokładnie. takiej podpowiedzi... no. no no, a ludzie i tak Zresztą na tym nowym nie teście nie wiem czy pan wie, nie wiem czy pan wie, ale na tym nowym teście 240 pytań jest na dole napisane, to znaczy albo A albo B. No. Na, na dole małym druczkiem jest napisane. A, a weź jak już jesteś robisz, jak już jesteś na, na tym, czy oni mają jakieś takie powiedzmy firmowe te arkusze oceny, rozumiesz, że pisze fiskalkę, czy czy gdzieś tam piszesz z boku? Nie, nie, to jest to po prostu Xp Tak, znaczy to jest jedna kartka Ale jest po prostu zalakowana Po jednej poprawie strony to Dobra. Dłuższe, że czy, czyli, czyli jest oryginalny ten, że bierze, rozrywa i Oryginalny jedna, jedna papie Jeden papierek Dostaje się jeden papierek ABTB i, I dostaje się drugą książeczkę z pytaniami No, dostaje z pytaniami, ale chodzi mi o to, że Ona to potem oddziera Wiesz I, i ma i ma po prostu skalę tego testu, tak jakby powiedzieć na dłoni, tak. prawda? Że, że... Tak, i ona sobie później do szablonu przystawia Przestawia szablon i. Tak, i ocenia. I wpisuje funkcje. No dobra, dobra, to, to no nic co, miło mi się pogadało z tobą. Jakby co, to tam napisz na maila, czy. Napisz na maila, bo super będziemy pisać, ale na pewno się do, do pana jak tylko dostanę wynik. Dobra. Bo to poinformuję, albo tak, albo nie. No, no będzie mi miło, prawda? <laughs> też jakiegoś dobra, jakby, jakby to powiedzieć człowiek, wiesz, się tam produkuje, jakiegoś feedbacku, oczekuje. Jakby to powiedzieć, lepiej wyjdzie, no, tak. lepiej się czuję jak coś tak tam pomogło, tak pomogło tak. prawda? No. Dobra, trzymaj dobra, się, dobra. cześć, dziękuję do następnego. Dziękuję. Dzień dobry dobrego. na razie. Dobra, pogadałem sobie, ba ba ba, ba. Jeszcze takie ostatnie trzy pytania odpowiem. Alaron, czy ktoś się orientuje, czy ma sens odwoływać się od Komisji Lekarskiej, stwierdził wysoki stopień skrzywienia kręgosłupa, skolioza i tak dalej. Małe szanse, ale jak się nie odwołasz, to nie będziesz wiedział. Piotr Nowak, czekam do 29 grudnia na kolejne skierowanie po psychiatrze, bo jak to się, tak to się odbywa w Łodzi. Dobra. Cześć Pawełciu, cześć Paweł C. Słuchajcie, kończę. Wydaje mi się, że, jakby to powiedzieć, koło godziny, po popierduchy, to, to już wystarczy. Do następnego razu. Oczywiście jak oglądasz w powtórce skomentuj odpowiedz sobie na pytanie, czasami zadawane na wywiadzie zorganizowanym, co musiałoby się stać, abyś ty odszedł z policji? Takie pytanie czasem pada na rozmowie, natomiast jeżeli chcesz innego hangoutu, tutaj gdzieś będziesz miał guzik subskrypcji, link do subskrypcji, po drugiej stronie będzie jakiś inny filmik, no i tutaj jeszcze ostatnia, że tak powiem, od Amazona z czata przeczytam, służyłem rok w policji, w prewencji, postanowiłem odejść, jest to praca dla tych, którzy naprawdę są z powołania. I tym optymistycznym akcentem wydaje mi się, że kończymy, prawda. Także dzięki Amazon News za jakąś odważną decyzję, że nie brnąłeś w gówno, jeżeli policja nie jest twoim powołaniem, to naprawdę nie ma sensu tam się katować. Trzymajcie się, cześć i jeszcze raz tutaj zapraszam do subskrypcji.